Ustal zbiór wartości c i zaznacz go na osi. Mamy nierówność 5c jest mniejsze lub równe 15. 5c jest mniejsze lub równe 15. Przepisałem, żeby było nieco większe. Aby rozwiązać tę nierówność, trzeba sprawić, aby po lewej stronie zostało tylko c. W tej chwili c jest pomnożone przez –5. Aby ten współczynnik zniknął, trzeba pomnożyć obie strony nierówności przez odwrotność –5, czyli przez –1 piątą. Przepiszmy. Po lewej mamy –1 piąta razy –5c, a po prawej –15 razy –1 piąta. Pomnożyłem obie strony nierówności przez odwrotność liczby –5. Tu piątki się skrócą i zostanie samo c. Brakuje jeszcze znaku. Z ważnego powodu. Otóż, jeśli mnożymy lub dzielimy obie strony nierówności przez liczbę ujemną to nierówność zmienia kierunek, a to właśnie teraz robimy. Mnożymy obie strony przez –1 piątą albo dzielimy przez –5, wszystko jedno. Dlatego znak mniejsze lub równe zmienia się w większe lub równe. Możemy kontynuować. Minus 1 piąta razy minus 5 to po prostu 1, więc po lewej zostaje nam C. Jest większe lub równe 15 razy minus 1 piąta a to jest to samo co 15 podzielić przez minus 5, czyli minus 3. Rozwiązanie to C większe lub równe minus 3. Zaznaczmy je na osi. To moja oś liczbowa. Tu jest 0, minus 1, minus 2, Minus 3 i powyżej 0, 1, 2. Co jest większe lub równe? Minus 3. Może być równe, więc stawiamy może innym kolorem. W jego miejscu grubą kropkę. I może być większe, więc zaznaczmy wszystkie większe wartości. Zaznaczam je wszystkie na zielono. Sprawdźmy te wartości. Wybierzmy jakąś na próbę. 0 powinno spełnić nierówność, bo jest zielone. Minus 5 razy 0 równa się 0, zaś 0 jest mniejsze lub równe 15, bo jest mniejsze. Sprawdźmy liczbę spoza zbioru. Gdybym wydłużył oś w tę stronę, byłoby tu minus 4. Minus 4 nie należy do zbioru. Sprawdźmy, czy rzeczywiście nie spełnia nierówności. Minus 4 razy minus 5 to plus 20, a plus 20 nie jest mniejsze lub równe 15. Zatem wszystko się zgadza. To jest rozwiązanie, a to jego przedstawienie na osi. Poprawię w tym miejscu kolor. Tak to wygląda.